20 czerwca 2019 roku rozpoczął się light, który postawił szkolną w zupełnie nowym świetle. Wiele osób myślało, że Major zapomniał o włączonym lajcie, opuścił pokój i zostawił po ciemku włączonego laptopa, siedząc w tym czasie wraz z krzyśkiem, dendronem i przybyłymi widzami przy flaszeczkach wody ognistej przed domkiem. Tak jednak nie było. Light został włączony celowo, i był na bieżąco monitorowany. Około godziny 21 słychać najpierw, jak panowie wybierają dalszy napitek, a potem są krzyki i kłótnie. <głosy> to Janek od czasu do czasu jest wysyłany, by sprawdzić ile pieniędzy się z lajta nazbierało. Dokładnie tak. Ludzie oglądający Ciemny Pokój płacą donaty ku mieszkańcom Belwederu, którzy między kolejkami dopatrują biznesu. Tak, W pewnym momencie jednak RODO zostaje już na stałe przy laptopie, bo jak stwierdza, z majorem już się nie da wytrzymać. Podpytywany w doniejtach nie uzasadnia dlaczego. Panie Janku, major trzyma portfel pod kocem tam na wersalce. Weź pan se, co się należy panu za tą charówkę. Tylko nic nikomu pan nie mów. To będzie nasza słodka tajemnica 3 złote. Dzięki za 3 złote, ja tego nie zrobię, bo ja nie jestem ludziem. O tego trzeba zacząć. Za 3 złote dziękuję, a za ten Piotr i tego... To jak bo chyba nie przeszkadza, bo też ma chłot. dajcie większą tappę, to będzie ciekawie rozmawiać, bo nie do... major mi może wyłączyć. O! Dzięki za 3 złote. Leonarda Konanowicz Krzyś, gdzie jesteś 3 złote? Jestem na podwórku Odpoczywam. Bo z majorem cię nie da wytrzymać. Dawajcie, dawajcie, dawajcie, ludzie. modlicie się nad bezdomnym. Dawajcie, jeszcze. Nie, tak Ja Ja nie, panie, Janie, niech pan powie, co Maja robił na podwórku. Czemu nie da się z nim wytrzymać, co się odwalił, powiedz pan. Masz tu do flaszki 3 złote. Ja Dzięki za trzy Ja wywiórek nie będę... Ja? Jak proszę wyjaśnij, gdzie znajduje się w tej chwili Maja. Co z Krzysztofem? Jak się mówi, co tam się oddala. Siedzę na podwórku. Janek, Janek, co się tam dzieje w Dzień Boże? Jak to się mówi, jak sytuacja z Majorem, jak to się mówi 3 złote? Dzięki za 3 złote. Siedzą wszyscy na podwórku, A ja robię kolacje dla Krzysztofa. Marek, Janek, powiedz, co tam się u was dzieje, gdzie jest Major 3 złote? Major jest teraz na podwórku. Siedzi razem z kolegami i z Krzysztofem. A ja kolację robię. Dla Krzysztofa, jako opiekun. A dzięki za 3 złote. Karol Janku, zarobiłeś już prawie 400 złotych na tym lajcie, musisz powiedzieć majorowi, zaby ci dał za tego lajta 3 złote. 4 złotych jeszcze nie ma. 3 złote dla mnie, żeby się się dobijcie do 100, do 400. Po ponad 3 godzinach od rozpoczęcia lajta, wreszcie zapala się światło i do pokoju wlatuje major Wojciech Suchodolski. Z rozwalonymi okularami. Major, nie zabieraj się na strona, Majora. Lądowanie będzie... No. Pa! Zobacz jaki jak mają pokój YouTube'a, Paśno. mi No, zobacz, <głos> no my idziemy. YouTube to na to Wszystkie Piwo bez alkoholu. Ojor mówi, że Krzysiek zniszczył mu okulary, ale nie jest w stanie powtórzyć tego Kononowi prosto w twarz, więc właściwie obmawia go tylko i wyłącznie za plecami, jak Krzysiek nie słyszy. Okradzi mnie, złodzieje. Okulary, to złotych. Terapeutka bardzo się cieszę, że trzyma się pan postanowień i nie spożywasz alkoholu pochodzenia w dalszej trzeźwości, nie to co ten knurk jak 3 złote. O! No, mi to, byś płacił za to. się onnowi! Płomał mi kolary. To co ja zrobię? Co, co ja, ja mówię, będę płacił teraz, a ja będę płacić? Po co biłek. pod podgrzewa i daje zupę dla Majora, a tymczasem Knur go pośpiesza, żeby przeniósł drabinę. Po co Knurowi w środku nocy drabina? Obawiam się, że już nigdy się nie dowiemy. Zalożyliśmy. Zalożyliśmy. Czekaj! Dzisiaj nic złotych. Jaki? jestem. A gdzie jestem? Na no Majora Daj Dwa minuty. Nie ma mojego komórki. Nie ma. Wszystkie trzy płyty. Na stole Bane. nie ma nic? Nie ma. Idź tam. Bane. Nie ma. Nie bo y to... Panie Krzysztofie, proszę, dajcie dla Wojtka oprawkę do okularów. Panie Krzysztofie. Moga. Czy... Co, Połowy ceny... Pieniądze a ja oddaj połamamy. pieniądze dla osia. Ja a, to ja oddaj połam... pieniądze a ja a Ja połamamę? A co, ja połamam? A ja połamamę, nie pieniądze oddaj pieniądze Akuraj dla kuraj jest taś z, z 30 z Masz mokry dnia, że... Ja chcę... Pozdrawiam. do oprawki! Szkoła są dobre, żeby... Połowę ceny! Chodź tutaj! A czemu gasisz? Ja mam płacić? Ja a mam co, płacić? A co, ja mam płacić? A ja mam płacić? A pół ceny nie zapłacisz? A ja mam płacić? Za, za oprawę Przepraszam, za ja mam płacić? Ja Chodź. połamałem! A co, ja połamałem? A ja połamałem! Muszę no było na mi Dziękuję dzą. bardzo wziąć Ja twoje okulary wziąłem. Tak. Tak, masz okulary. W trakcie licznych kłótni, major i donatorzy poruszają fakt, że Krzysiek nie przekazuje Łosiowi ani złotówki za wspólne lajty. Jest to prawda, ale ani Krzysiek, ani Janek nie próbują wejść w dyskusję. Zapaść dla Łosia! To on nagrywał O cholera. Podczas sprzeczki o winę i należności za okulary lub same oprawki pada magiczne słowo, które obróci się przeciwko majorowi jeszcze tej samej nocy. Karol na policję! I tak byś płacił. Pół Dobra. ceny za oprawki! Jak chcę zaoprawki! Pół ceny Fiszmana, oprawki. za oprawki! Bo to wszystko jest dobre, tylko. A ja, prawie. a ja mam, e? Tylko rozdaję, niech bym To nie pomożesz mi. Masz banku pieniądze? Masz. Tak i pozdrawiam swojego. Janek I... nie. No. Chodź tu. Chodź tu. Użyj. Czy ja kulary mu pomagam? ja kołac byłem, okulary, się zypali, że się. ty się szefaliście. ty i on, się do mnie nie zarpał, zł. ja podnosiłem się, a ty powiedziałeś o to, miał okulary, a ty w porządku, dobra, ja, u, ja wszystko robię. Kła są normalne, tylko bo się te. Bo ja znalazłem okulary. Mają proszę w tej chwili zejść z łóżka pana Janka. Jakim prawem ty tam usiadłeś w ogóle 3 złote? Przydałem okulary 3 zł. Wecjanie, Jan Łoś mówił, że ten Weber do widzów, co dzisiaj byli. Są dowody. Panie prezydencie, Jan Łoś mówił, że przejmie wejder do widzów, co dzisiaj byli. Są dowody. Dzwoń do Pawła 3.001. O, Potężne Wrocławianin, panie Krzysztofie, proszę zadzwonić na policję, zabiorą majora do izby i potem naleczenie. proszę zadzwonić na policję, zabiorą majora do izby i potem na, proszę zadzwonić, na, policję, i potem na zadzwonić na policję, zabiorą majora do izby i potem na leczenie trzy złote. Panie Janku, niech pan mi pomyli, ja ma. majorek zaraz pojedzie na izbę, a pan się wyjdzie jak człowiek, a ja pomałem, ale, ale ty podstawki, ja pomałem, pół cenne Majorze! Powiedz, ja połamałem? A nie pomoż mi? Ale powiedz, ja połamałem? Ja Tylko to, powiedz, ja połamałem? Dla nie płaciłem? Przepraszam bardzo. Za nie płaciłem? Przepraszam, ja połamałem? Dla nic nie płaciłem? Się, ale przepraszam, wody, powiedz, ja połamałem okulary sobie? A nie możesz mi? Ale uczelny chcę! Żebyś pomógł dla mnie! A ty powiedziałeś, że o, Major to. Major ochroniarz! 13-letni widz panie Krzysztofie Major ukradł panu z portfela 200 złotych i sam sobie zniszczył okulary, by mieć na rozpuszczalnik i dziewczynki, bo już na podatki mu nie starcza lala się oszukuje, bo jego wujek obecnie był 3 złote. Major jedziemy na SB Major, jedziemy jedziemy na jedziemy Panie Krzysztofie Kenelowiciu piosutki. Ludzie wysyłają pieniądze na pana Łosia, a panu nic nie daje. Wie pan co? To jest za 10 minut wskakuj przed bramkę na szkolnej. Ja podjeżdżam. Skakujesz. Jedziemy do banku, karmić dziewiórki. A jakie banky? banku? Romajer od banku, karmić bo jest gotowy za 15 min przed bramką na szkolnej 3 złote. Pomyję, ja szedł, otworzyłem te drzwi i po prostu zaczepiłem się i po prostu te poszło wiadro miska na wodę Tu Meksyk mają, jeśli zaraz nie przeprosisz Krzyśka to dzwonię na policję i zabiorę cię na izbę przepraszam, ja to w przepraszam w tym momencie ale dzwonię na policję że pijany ubliżasz dla Krzyśka. Ja nie obrażam Krzyśka, przepraszam bardzo to okay. bo... w bo... Jasne. Dzień dobry. Przyjeżdża policja, tak po 22. Konon zarzeka się, że to nie on wzywał, nie on dzwonił i że nie ma z tym nic wspólnego. Co zresztą policjanci potwierdzają. Policjanci wyluzowani, widać, że cisną bekę i dobrze wiedzą gdzie i po co przyjechali. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, ja przepraszam bardzo, mają tak Ja nie żywam policji. No nie, to jakiś z widzów ktoś zadzwonił, że na lajcie jakieś złe rzeczy I, I do tak? mnie nie mnie pretensje, prawda? Co mnie żeby nie.. No nie, no, że to dla pana coś złego się dzieje. Dostaliśmy takie skłonny. Nie. Tu, tak? Pewnie, że tak. Dobra, to panowie dokumenty no. trzeba będzie przygotować. Ja później powiem. Dobra? Pan jeszcze później będzie coś chciał nam przekazać, tak? Tak. No dobra. My... <suszy> To panowie tylko we trójkę, tak? Tak. Nie, nie, nie. No chyba. Dzięki Tomasz za Terka za z Wodzisławia jebać się. po... Słuchajcie. 3 złote zapłacili za to. Bryszne? 3 złote za to zapłacili, żeby to przekazać nam teraz. Tak. <śmiech> A No i jesteście Uf... słuchajcie sami Jak na was mówią musi Jak na was mówią wszystko? Poradillie... Jak powiedzieli? A, słyszeliście? Jak powiedzieli? Jak powiedzieli nawet? Jeszcze trzeci pan jakiś dokument posiada? No Przepraszam bardzo Słysza pan? Co powiedzieli? Ja sam mówię Te ludzie co Prowadzili? Opraszają policję, to proszę. Proszę. Nie odwołać się do policji. <grym> nie pływam, pan. Was. Nie kto. Panu... Nie do pan. Nie, nie wiem, sam kto. Leżą nawet. I, i do mnie nie nawet kto. Nie wiem, się Nie Mamy dla Nie wiem, Nie wiem, Panie Majorze, Pan się wyprowadza Mamy A dla Pana pokoju tam Proszę oczepić się od policji. z mi szacunku, ordynator. Ja tylko 3 zł. Policja jest dobra. Musi pilnować porządku, a nie do czego. Usnasz błękitne. Na pagonie są 3 gwiazdy. Usłyszysz Serenę i już wiesz, kto rządzi miastem. 90 To nasz Mugur. W nim splendor. No, lichuję, że odwiedziliście. Policja... Um, Czy zobaczyła, że jest w innym rządzie? Że polic... obrażają. No ja o... O... O. policja obrażają? Być... Nie powiedziałem. Szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję. Panie, spójrzcie, nie Szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, przez złote. Matki, kupiec policja nie ma prawa was legitymować w domu, to jest bandyctwo. nie wolno pani się wytłumaczyć inaczej będzie pismo 3 złote. Policja wychodzi przed 23. I nagle zwrot akcji. Nie minęło więcej niż 10 minut, a policja wraca i mówi, żeby major poszedł z nimi na chwilę. Po czym zapakowali go do radiowozu i nawet szeźwiałkę. Sprawa jest prosta. Krzysiek nie przez przypadek od samego początku mówił do policjantów, że będzie prosił ich później o rozmowę w cztery oczy. Tak też się stało w momencie, kiedy skończyli pierwotną interwencję, spisali Majora, Łosia i Krzyśka, wyszli przed dom z Krzyśkiem, gdzie Krzysiek poprosił, aby oni zabrali Majora na wytrzeźwiałe, a w zamian oni poprosili Krzyśka, żeby on wyłączył light. Dile został dobity, a Major został sprzedany. Dziękuję. zapraszamy pana na chwilę do nas tutaj. Z panem tak? muszę pojmawiać. Wstaje pan i idzie pan z nami na chwilę. Idzie pan z nami. Podejdzie pan z Pomóż. pan nie upadł. Pan nie opadł. A więc za i kochać policję, kochać policję, kochać policję, kochać policję, kochać policję, kochać policję, kochać policję, kochać policję, 3 złote. Pozdrawiam panów policjantów, dobrze, że macie dystans do siebie. Życzę spokojnej służby. Pozdrawiam 3 złote. Panowie z Policji, proszę szybko sprawdzić kredens pod telewizorem. Pan Major Suchodolski chowa tam mary. konon, konon, Jan mówi mówił na lajcie, że na konon, Jan Łoś, mówił na lajcie, że przemieszkolna, konon, Jan Łoś, mówił na lajcie, że konon, Jan Łoś, mówił na lajcie, że przemieszkolna, konon, Łoś, na lajcie, że przemieszkolna. trzy złote. że nie A tego trzeba zatem. Na swoje mieszkanie jeszcze. To pomery. Tu tu. W ten czas RODO siedzi przy lajcie i obsługuje telefon strusia. Konon panikuje i dzwoni do Sławka, który nie odbiera. Chce jak najszybciej zakończyć lajt i położyć się spać, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Trzeba wyłączyć to. Do Sławka trzeba zadzwonić. do Sławka i nie wiem. Przecież nie wyłączy to. A co, powieszy go? Powie. No, w domu się rady tobie no. narobie. Halo? ja Halo? Tak? Yy, nie wiem, czy zabrali bo przecież na razie mnie w mi powiedzieć Nie wiem, albo bo było ucholone. Co? Co to? Halo? To nie do chrosi. To nie ja zadzwoniłem, tylko zadzwonili ludzie. Hmm. Ja powiedziałam, że nie. A oni podzieli, wyczuli alkohol i koniec. No? Dobra, niech ja będę szatanem. Na razie. Jak to wyłączyć? w W końcu Fiodor dzwoni na telefon majora, który odbiera Janeczek. Każe wyłączyć lajta. Łoś nie umie go wyłączyć, bo myśląc, że ma do czynienia z technologią dotykową, wali palcem w ekran, chwiejąc się. Finalnie tak po prostu zamykają laptopa i odłączają kamerę, a Light trwa jeszcze długo. Za 10 minut swój Light odpala Fiodor, który pojechał na szkolną. Odbywa chaotyczną rozmowę z Kononem, podczas której Łoś i Knur stwierdzają, że na stole... Kiedy razem z widzami oddawali się uciechom ogródka, stało nitro. I dlatego major tak się porobił. Przyszedł, chodź pogadamy, bo to co się dzieje to już jest przesada ma pogadać. Ja, e, Słuchaj, co się stało? się stało. Wiesz, tragedia? Wiesz, tragedia tragedia? Co się stało? Wiedział, No. A co ty dzisiaj tak kulturalnie ubrany? Święto. Święto? Boże ciało, nie wiesz? Nie być kulturalnie ubrany? Nie a powiem widziałem, pojechałeś po Meksykanie teraz. Byłeś się nie bez Ja tylko nie pojechałem, tylko powiedziałem, żeby nie było e, no. nagrywania, że ja w ciąży, jak to on to... tak nagrywał? Tak! O kurwa. kurwa. Czy co siebie to? Ciąg się A tak! Słuchaj, ty A ja, po, ja wiem gdzie ty, wie, ty mi po... mieszkasz, wiesz? Wiesz co, już mi widzowie powiedzieli, że, ja, że ty powiedziałeś, że ja mieszkam na letni. Tak! Ja bym chciał tam mieszkać, to miał blisko. Tu i samochodzi widziałem. Gdzie ty widziałeś mi Na parkingu. Gdzie na, na parkingu? E, gdzie? Tam? Obok kościoła? Obok kościoła? Na placujem. Obok kościoła? No. Tak, tu, bo ja tam jeżdżę do kościoła, ja ci pokażę gdzie ja mieszkam. Mogę cię nawet zabrać, ale nie dzisiaj. Pokazywałem ci już raz. Dobra, słuchaj, okay. co z tym? Co się stało z moją? Ci powiem. Widziałem Mi dole Tutaj. A ty gdzie się opierasz, u mój samochód? Ty, Łosiu, co to ma znaczyć? No. Jak ci się go co mnie, chyba Walił ładnie. To ty co, Major? Na stole to było. Na stole to było? Tak. Ja ci oh, powiem. O zabrali go? No nie no mów co się tam tak, stało. Się. No wyłączyłem. No. Z... Policja przyjechała. Ja nie dzwoniłem. po no. wodę w domu wydał od Miecki. Ja zacząłem pysykać, po wodę. I co, zabrali go tak? Ty no mówcie się. Macie. No i co się stało? no Mów no. I ja to szukuję. Ludzie z... szarpali. Kto no, się szarpał? Łoś że... że... że... że... z tym, z majorem? I kto komu w Łoś na Łoś na majora? Tak. Położył na. No. Połamą mnie, ten, parasol, ten. Parasol? Tak. Ten swój baldachim, tak? baldachim No. Majory padał tam już w związku, czyli kocholów tam było, przywozili, wiesz, klali, jak nie wiem. No. już no. padał i ja poprosiłem no. mnie, żeby do domu prowadzili. No. Pomaleł, on połamą po, po, po, po. no. okulary twoje. To. major No. No. Majory mówi, ja, ja mam Tobie zapłacić za okulary, a ty, no a, a powiedz, ale to, bo, bo co, to było za zemsta za ten kubek? Co? To wtedy na Ciebie kubkiem uderzył? Jaki kubek. No wtedy, co on w Ciebie kubkiem uderzył, to co zemsta za to była? Co? co? Nie, no bo w pisali, że może zemsta. Krzysiek, ja myślę, że powinniśmy pojechać razem i go odbić z komisariatu. Co? Ja myślę, że powinienem, po, powinniśmy pojechać razem i odbić go z komisariatu. Ty pozwolisz, żeby on po, by nocował tam, pod celu? A jak mu krzywdę więźniowie zrobią? I Ty będziesz go miał na sumieniu. Gdzie No, na dołku. On na dołek nie pojechał. A gdzie pojechał? Na wziąłki. Tak policja powiedziała? Tak. Że na wytrzył Tak. A jak mu w celi ktoś krzywdę zrobi? To. No nie wiem, współwięźniowie. To to uważasz, to nie... Na drogę nie pojechał. Ciebie za to nie bierze? On, ja mówię, nie daj i mówię, się mają. Ale Ciebie za serce to nie wierzę Nie boli Cię serce Krzysztof, że on tu z Tobą przeżył 4 lata? I teraz idzie na wycziedziałkę, jak mu więźniowie problem zrobią? A jak on po mnie jeżdżą, krzyczał tam. Krzysiek, a to mało to wyrazy się kłóciliście. Ale mało razy wyście się kłócili? nie. Mało razy? A on do i, i, Krzysiek uwagiłem. to twój przyjaciel był. I, i ktoś zadzwonił. Krzysiek, to twój nawet, przyjaciel. Nawet przed nim mówiłem. Krzysiek, nawet przed nim mówiłem. Masz rację, ale ty masz rację. Mówię, pamiętasz jak ci powiedział. Policjancie, policja powiedziała, nie, tak, ale Krzysiek pamiętasz, że Ci pamiętaj, mnie go Czy pamiętasz, jak ja ci powiedziałem, że ty jesteś męczynikiem? A ja chciałem, żeby jego zabierali? Nie. Ale powiedz mi jedną no rzecz. Czyli pamiętasz jak ja powiedziałem, że ty jesteś męczennikiem? <śmiech> Bo jestem. I ty wszystkie grzechy ludzi Bo są. Bo mało się nim włączyłem. Ja w szpitalu leżałem, pamiętam. Lożałeś? Tak! Z, z, z tą... Y, Białaczką, tak? Co? Z Białaczką? Nie, z Białaczką. A, z cukrzycą. I ty, zobacz. Jak jest, Jak? tak jest. Ale posłuchaj, tylko powiem. Jak jest, tak jest. Ty pozwolisz, żeby jemu krzywdę w tej celi zrobili Krzysiek? Czyż ty to, masz to takie, ma... znajo... czyż ty masz raz takie znajomości na policji? Ile razy? Ale on jest uzależniony. Jego leczyć trzeba. To trzeba od Do, pracy, do pediatry to trzeba. trzeba na początku, Co? Do pediatry trzeba na początku. Żeby dostał skierowanie. On kurawuje, pójdzie. To trzeba go ty pojechać, ja pojechać do... się Proszę bardzo. Krzysiek, powinniśmy wsiąść i zajechać na policję. Ty masz takie znajomości. Przecież ty nikt nie ma takich w miastoku znajomości jak ty. Uważam, że powinniśmy zakopać ten topór wojenny. Ja i ty. Powinniśmy nadal być po prostu przyjaciółmi, Krzysiek. Tak, no, tak no, <śmiech> uważam. I po prostu trzeba dla mojego... Jeden i I A to to jest, jest Paweł. A kto to jest Paweł? A ja nie znam Pawła żeby... Jestem grany jak po Sławku. po sławku. Tak. Jestem Aha. Grany. No to może jutro. Jutro. Sła I Pawła zwaszałeś? Znasz? Ale ty wiesz, że. Ale ty wiesz, że znasz? Ale słuchaj, słuchaj, ej. Namawiałeś na koleje Majora. Przysiek. Ale ty słyszałeś, że Sławek groził mojej rodzinie? Co? Słyszałeś, że Sławek pisał o mojej rodzinie? Ty tak grozi, się nie robi. Sławka. Tak się nie robi. O rodzinie? Ty, ty o rodzinie? A Ciebie serce nie boli. A Ciebie serce nie boli? Jak ktoś wysyła Naty i mówi, że Twoja matka na strychu leży, Cię tu nie boli? Gdzie? Boli czy nie? Ale co? Często słyszałeś pewnie, jak wysyła te donaty. To, to, to, to, to, to, to, to. No stop! Co słyszał? kto nie wymyślej. Mówił do mnie, że wie o mojej rodzinie. Co? Mówił do mnie, że wie o mojej rodzinie. To tak się robi, się. A co Ty powiedziałeś, jak pisali ludzie, że Leonardo na strychu leży? Co ty na tych ludzi mówię, że ty debiler? No, I kontrola, policja, policja, i nie ma. I major się podpisał nawet. No, bo ja ma, mam bo mama w grobie leży. A no? nie na strychu, no, no. no. A ludzie gadają, cały czas, rozumiesz? I po co on gadał na moją rodzinę? Dlatego a ja zapuściłeś, że mama leży na strychu? No, nie ty... major? Nie no, major? Nie no, gdzie mają. A, to zobacz, ty majora. No, a o tyle tych hajtów nagrywał, że... To... Ja nie mam miejsca z tyłu, bo ja mam poziemicę. Jeszcze. Z tobą mogę pojechać. Po nim, do domu zajść, Prowadzący Lajta namawia wiecznego kandydata, żeby pojechać odbić majora z izby. Rodo jest za, ale Fiodor mówi, że nie ma miejsca na niego w aucie, bo poziomice wiezie. Krzysiek nie chce jechać bez Janka, więc każe redaktorowi zajechać do domu, odstawić sprzęt i wrócić po nich. I tak też się stało. Fiodor pojechał do domu, odstawił sprzęt, po czym wrócił pod Belweder. Czekał tam na nich co najmniej 10 minut, bo teoretycznie Konon się awanturował z kimś przez telefon, a praktycznie po prostu Konon nigdzie nie chciał jechać. Od samego początku. Ej, śmiało. Nie, Krzysiek, by naraz mandat dadzą. Wsiadają do auta, około 23.40. Krzysiek całą drogę wyrzuca Fiodorowi, że ten obraził Sławka, i Pawła z Warszawy, i że ma ich natychmiast przeprosić. Ciekawe, czy nas wpuszczą. Wpuszczą nas, czy nas nie wpuszczą? Nie wiem. Czyli masz zamknięty okno? Ja nie odbieram Spokojnie, na no spokojnie. Pomóż dla Krzyśka, wstać! Dotarli około 15 minut po północy na izbę wytrzeźwień. Konon próbuje przekonać pracownika, aby udzielił mu informacji, ale ten odmawia Borodo. Ty fajne masz pantofle. Mm. Słucham, Dzień dobry. Pan. Czyli pan ojciec Cukutowski jest ale Nie mogę udzielać takiej informacji. Ja jestem tak. jego pełnym opiekunem. Dobrze. No to nie mogę uwzględzać. Proszę? Nie mogę udzielać informacji. Czy jest ja jakiś starszy od pana? Nie ma. Nie ma? Ale czego tak. nie masz panu wiedzieć? Bo jest rodo. Bo <głos> ja proszę się A rodo stoi <głos> wokół. w boku. Proszę się go przeprowadzić. Ja chcę z nim porozmawić. Dobra? Nie no, mam możliwości. A, ale? A czy czy jest? Naprawdę jest tutaj, czy nie ma? Nie mogę powiedzieć. A trzeba. Ale czego? No? Nie no martwi się, Krzysiek jest. Dlaczego? Krzywda się nie dzieje. No tak? Ale jest pan czy Czyli jest Krzysiek. Krzywda się nie dzieje. Rano trzeba ranek, tak? Tak. Po co przyjedziemy po rano? No, rano. Co? No? No i dobra, a ty dasz do referendum. ty masz znajomości, kiedy tak, zjedziesz. Tak. Młody stoi już. Biegiem. Biegnie. Oj, Maju. Bo tu dzisiaj nie ma wytrza... ani, ani dyrektora, ani nikogo. Dobra. I już I palimy papierosy, krzy się kto. Tak, nie, się, nie, górno, a jutro co będziecie Jak chcę położyć, jest odpoczywać. O, odpoczywałeś, jak I zaczęli awanturować się, co to jest? Ja, ja nie dziwniłem położyć. A jeśli ja na stół komputer, reszty ja dokumenty położyć, wszystko? A tak samo, ja się nie też położyć. No. Tam. I trzeba leci mi. A wyłączyliście lighta? Co? Wyłączyliście lighta? On wyłączył, ja nie wyłączył. Wyłączyłem. ogarnięty jesteś, może zostaniesz redaktorem Krzyśka. Razem mieszkacie To i byłyby cały czas przy Tobie. A ja Ty ja masz prawo nagrywać na, na nas? To się Ciebie zapytałem, czy dla internautów coś powiedzieć. E, ja nie jestem, że nie na internet. A, no dobra, w porządku. Jutro przyjeżdżamy po Majora. Przez przed, przed szóstą. Przed szóstą? przed szóstą? Przed siódmą, po siódmej no. nawet. No, to, której wypuszczają. Light został przerwany tak przed pierwszą w nocy, jak już do Belwederu dojeżdżali. Te tajemnicze zgarnięcie Majora z domu Krzyśka na izbę wytrzeźwień aż nazbyt podobnie, aż nazbyt dobrze pasuje do wcześniejszego zgarnięcia Meksyka, również na wytrzeźwiałe, również z domu Krzyśka. W jednym i w drugim przypadku pan Kononowicz twierdził, że absolutnie nie ma z tym. Nic wspólnego. Normalnym osobom od tak bezczelnego konfidenstwa e, rosną nosy, natomiast ewidentnie Krzyśkowi po prostu rośnie bęben. Dlatego właśnie tą akcję uważam za szczyt bębeństwa na szkolnej 17. Dziękuję wszystkim za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.